Wiadomość o Twojej osoby ukochanej. Co on lub ona chcą Ci dzisiaj przekazać? Zobaczmy Libes orakel, czyli orakel miłości. Przekazy płynące prosto z serca. Ta talia miłosna ma piękne przesłania. Witam oczywiście wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco i serdecznie na moim kanale Oracle Miłości Loelia. nazywam się Wróżka Loelia i wróżę dla Was codziennie tutaj, kolektywnie, czyli dla Was, dla całej grupy. Proszę, zostawcie komentarz, bym czuła Waszą obecność. Zostawcie również lajka z kciuczkiem w górę, Wymieniajmy się w ten sposób alergią. Subskrybujcie mój kanał. Wszyscy nowi zasubskrybujcie dzwoneczkiem. Proszę. Zostańcie z nami. Również robią wróżby indywidualne. Zapraszam Was wszystkich, którzy są potrzebujący. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze niż kolektywne. Ponieważ opierają się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach, konkretnych pytaniach do kart. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. A ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb indywidualnych. Zapraszam! Teraz zobaczmy, co przedstawiają nam te trzy karty. Wybierzcie sobie jedną z tych kart. Co Wasza osoba ukochana chce Wam przekazać? Jeśli macie Dwie osoby ukochane, wróżycie sobie na dwie osoby, to wybierzcie dwie karty. Grupa pierwsza. Folge de Stimme Deines Herzens. Czyli idź za głosem Twojego serca. Wenn du aus diese Welt gehst. Kiedy odejdziesz z tego świata, nie możesz nic ze sobą wziąć, tylko Twoją duszę. Kochani, Twoja osoba ukochana chce Ci powiedzieć, że masz iść za głosem swojego serca. Wszystkie uczucia, to co czujesz, co myślisz, o co odczuwasz, co, czego pragniesz. Jest najważniejsze. Inne, różne dobrobyty, sprawy materialne nie możesz ze sobą wziąć, kiedy odejdziesz z tego świata na zawsze. Ale Twoją duszę, to co przeżyłaś, Twoją miłość, możesz ze sobą zabrać. Twoje doznania, Twoje piękne, Odczucia. Także Twoja osoba ukochana daje Ci taką radę, byś słuchała głosu swojego serca. Grupa numer, numer dwa. Manifestation, czyli manifestieren, manifestować, manifestacje. Manifestacja. Dajne Träume werden in erfüllung czyli Twoje marzenia spełnią się. Afirmujcie, wizualizujcie, przyciągajcie miłość, szczęście i dobrobyt. I Twoje marzenia się niebawem spełnią, ponieważ wszechświat, opatrzność Boża, Anioła, raniowy, Czuwają nad Tobą i pomagają Ci. Czyli Twoja osoba, ukochana, chce Ci przekazać, że uzbruj się w cierpliwość. Jeszcze chwila, jeszcze moment, niebawem. Spełnią się Wasze marzenia. Jeśli marzycie o miłości, o szczęściu, niedługo spełni się to marzenie Grupa numer 3 Ein Geheimnis Sekret Alles wird zu rechten Zeit offenbart werden Der Schleier wird sich bald lüften. Czyli wszystko we właściwym czasie będzie wyjawnione. To przykrycie głowy, która ma to kobieca, będzie niedługo odkryte. To znaczy, ta karta, znaczenie tej karty mówi, że wszystkie sekrety, niejasności, ukryte sprawy Niedługo się wyjaśnią, niedługo będą odkryte, niedługo będą widoczne. Wszystkie sprawy wyjdą na wierzch. I być może stały one na przeszkodzie, były ona, one przeszkodą rozwoju Waszej relacji. Natomiast niedługo te wszystkie niejasności, nieklarowności wyjdą na jaw przez co będziecie mogli sobie sprawy wyjaśnić. Tego Wam oczywiście życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.